Czy wiesz, że kiedy robisz sobie selfie, to stajesz się bardzo ważną postacią we współczesnej gospodarce cyfrowej? Albo kiedy wystawiasz opinię produktom, jakie zakupiłeś, czy też gdy obserwujesz w mediach społecznościowych ulubioną firmę? Stajesz się prosumentem. Kim jest prosument? W dzisiejszym filmiku co nieco o prosumpcji i o tym, co z tego zjawiska wynika dla gospodarki. Zapraszam do oglądania! Zacznijmy od Wikipedii, która jest świetną ilustracją wielu nowych procesów, jakie zachodzą we współczesnej gospodarce cyfrowej. Wikipedia jest dziełem rzeszy wolontariuszy, którzy dzielą się swoją wiedzą, poświęcają prywatny czas na stworzenie dobra wspólnego. Dobra, które jest tworzone przez ogólnoświatową społeczność i ma służyć ogólnoświatowej społeczności. Oznacza to, ni mniej, ni więcej, że twórcy treści należą do tej samej kategorii, co jej konsumenci. Są więc jednocześnie producentami i konsumentami. I to jest właśnie sedno prosumpcji. Zgodnie z najbardziej ogólną definicją prosumeryzm, czy też prosumpcja, to tworzenie produktów i usług przez te same osoby, które będą z nich później korzystać. Samo słowo jest zbitką dwóch innych. Producenta oraz konsumenta oznacza takiego konsumenta, który jest zaangażowany w wytwarzanie produktu. W ten sposób dany produkt jest przygotowywany według indywidualnych potrzeb konsumenta. Oczywiście samo zjawisko nie pojawiło się wraz z internetem. Istniało w społeczeństwie od zawsze. Ludzie od zarania dziejów tworzyli produkty na potrzeby własne i najbliższego otoczenia. Wraz z epoką industrialną nastała specjalizacja i wyraźny podział na produkcję i konsumpcję. Produkcja była re realizowana najczęściej na masową skalę w fabrykach. Konsumenci nie tylko nie mieli tam wstępu, ale też nie mieli żadnego wpływu na końcowy efekt. Musieli się zadowalać standardowym, masowym produktem. W społeczeństwie postindustrialnym ten podział zaczął zanikać. Popularny stał się trend tworzenia produktów na własne potrzeby przez konsumentów. Został on z angielska nazwany DIY, czyli do-it-yourself, co oznacza po polsku zrób to sam. Kiedyś określało się to mianem majsterkowania. Współcześni majsterkowicze w swojej działalności mają możliwość skorzystania na przykład ze współdzielonych warsztatów zaopatrzonych w specjalistyczne narzędzia, tak zwanych fablabów. O współdzieleniu różnych zasobów w ramach gospodarki współdzielenia, czyli sharing economy, dowiecie się więcej tutaj. DIY jest częścią szerszego zjawiska indywidualizacji, czyli w uproszczeniu chęci wyróżnienia się z tłumu. Posiadania wyjątkowych produktów. Odpowiedzią ze strony firm na tę potrzebę jest kustomizacja produktu, z angielskiego customer to client. Customizacja to odejście od produkcji masowej i tworzenie produktu tak, aby jak najlepiej odpowiadał indywidualnym oczekiwaniom klienta. Często klient ma możliwość złożenia bardzo konkretnego zamówienia, a firma je tylko wykonuje. Przykładem mogą być tu t-shirty z wybranym nadrukiem, czy samochody z konkretnym wyposażeniem. Prosumpcja to jednak coś więcej. To nie tylko decydowanie o produkcie, który chce się samemu kupić, a nawet nie tylko produkcja na własny użytek. To szersze zaangażowanie w działalność firm, współtworzenie różnych produktów, a nawet całej marki. Prosumenci wystawiają więc opinię produktom i polecają je innym. Współpracują też z firmami, biorąc udział w konkursach i innego rodzaju akcjach. W ten sposób współtworzą wartość, którą wytwarza producent w postaci produktu czy usługi. Podejmowane działania na rzecz firmy sprawiają, że wartość tych produktów i usług, a nawet wizerunku firmy rośnie. Jedną ze szczególnych odmian działalności prosumenckiej jest produkcja społeczna, czyli współtworzenie projektów przez grupę wolontariuszy czy pasjonatów. Tak powstaje wspomniana już wcześniej Wikipedia, wolne oprogramowanie czy otwarte zasoby edukacyjne. Tutaj również twórcy są częścią tej samej grupy, co odbiorcy. Czy działalność prosumencka ma jakiekolwiek znaczenie dla gospodarki? Komu może przynieść korzyść? Otóż z perspektywy ekonomicznej działania prosumenckie, czyli współpraca między producentami i konsumentami są, jak już wcześniej wspomniałam, źródłem wartości. Po pierwsze dla producentów, po drugie dla konsumentów i po trzecie dla gospodarki jako takiej. Zacznijmy może od samych konsumentów. Dlaczego w ogóle angażują się oni w tego rodzaju działania? Badania pokazują, że w krajach wysoko rozwiniętych konsumenci dysponują sporą ilością czasu wolnego. Nie muszą już spędzać wielu godzin w pracy, aby żyć na zadowalającym poziomie. Ten czas mogą więc poświęcić rozwijaniu hobby, działalności charytatywnej, albo właśnie produkcji społecznej. Zostają więc prosumentami i wspierają ulubione firmy czy marki. Prosumpcja nie wymaga najczęściej wyrafinowanych kompetencji, ani poświęcenia nadmiernej ilości czasu, czy włożenia w działanie wielkiego wysiłku. Daje jednak sporo satysfakcji i część prosumentów robi to właśnie dla zaspokojenia wewnętrznej potrzeby uczestniczenia w czymś ważnym. Inni robią to dla zabawy i zabicia czasu. Dla niektórych liczy się status profesjonalnego recenzenta czy testera, a dla innych możliwość nawiązania nowych relacji i współpracy z szerszą społecznością. Są również tacy, którzy działają z misją zmiany świata na lepsze. A co z tego mają producenci? Otóż zaangażowani konsumenci są swego rodzaju posłańcami pośrednikami pomiędzy firmami i rynkiem. Chętnie przyswajają nowości, testują je i przekazują swoje opinie dalej. Bywają mocno wpływowi, co oznacza, że pośrednio decydują o sukcesie na rynku marek, firm i innych produktów. Współuczestniczą więc w marketingu. Co więcej, czynią to za darmo, chyba że staną się bardzo wpływowymi influencerami w mediach społecznościowych. Wtedy zaczynają współpracować z firmami, na zasadach komercyjnych. Po więcej informacji o influencer marketingu zajrzyjcie tutaj. Prosumenci wykorzystywani w odpowiedni sposób mogą przyczynić się do oszczędności kosztów w firmie. Mogą chociażby do pewnego stopnia zastąpić firmom badania rynkowe na temat nowych trendów, gdyż często współuczestniczą w ich tworzeniu. Dzięki nim ryzyko porażki nowych produktów, czy usług na rynku, może się zmniejszyć. Jeśli z kolei przyjrzymy się bliżej temu szczególnemu rodzajowi prosumpcji, jakim jest produkcja społeczna, to zauważymy, że wytwarzane w jej ramach produkty i usługi mają wymierną wartość rynkową. Gdyby jakaś firma, powiedzmy wydawnictwo naukowe, Padło na pomysł wydania takiej encyklopedii jak Wikipedia, tak bogatej i wielojęzycznej, w ramach gospodarki rynkowej, nakłady na tak ogromną inwestycję musiałyby być kolosalne. Tymczasem współpraca amatorów, pasjonatów sprawia, że powstaje dobro o określonej wartości rynkowej. Jego powstanie oczywiście kosztuje kosztuje poświęcony czas, zasoby intelektualne, zaangażowanie osób oraz sprzętu komputerowego i łącza internetowego. Jednak koszty te pozostają właściwie poza ramami rynku, bądź też są bardzo niskie. Nikt nikomu za nic nie płaci. Takie działania przyczyniają się więc do zwiększenia ogólnego dobrobytu. Na koniec kilka przykładów prosumpcji. Jednym z nich są działania firmy Lego. Od wielu lat buduje ona społeczność wiernych fanów swoich klocków. Organizuje m.in. konkursy angażujące konsumentów. Nagrodą jest tam na przykład włączenie projektu przygotowanego przez fana do masowej produkcji. Mamy więc tutaj sytuację win-win, czyli wygrany wygrany. Prosument ma satysfakcję z bycia dostrzeżonym przez firmę, a firma uzyskuje za darmo nowy ciekawy projekt. Ze ścisłej współpracy z fanami słynie również firma CD Projekt, twórca między innymi gry Wiedźmin. Przywiązuje ona szczególną wagę do nawiązywania dobrych relacji ze swoimi odbiorcami. W ciekawy sposób promuje kreatywność fanów w celu zbudowania wokół swojej działalności wiernej publiczności. Udostępnia ona specjalne narzędzia do przygotowania modyfikacji gry. Prosumenci tworzą więc wokół gry wierną społeczność i produkują nie tylko takie modyfikacje, ale także trailery, klipy oraz dopisują ciekawe dialogi. Z tej twórczości mogą później korzystać pozostali użytkownicy. Dla firmy jest to więc bez wątpienia dodatkowa wartość. Warto jednak pamiętać, że prosument może być również groźnym przeciwnikiem. Działa jak miecz obosieczny. Jeśli bowiem wytwory danej firmy zostają przez niego słabo ocenione, a działania czy reakcja na krytykę mało profesjonalne, jej reputacja może mocno ucierpieć. Zaś w świecie bezlitosnej globalnej konkurencji dobrą opinię łatwo jest stracić, zaś ją odbudować o wiele trudniej. Wiele firm już się przekonało, jak niebezpieczne jest dziś grać y z prosumentem.